Dzisiaj omówimy obliczanie objętości brył. Na rysunku przedstawiono grania graniastosłup o podstawie trójkąta. Trójkąty mogą występować w różnych bryłach. Ten graniastosłup ma dwa przeciwległe trójkąty połączone prostokątnymi ścianami. Trójkąty występują również we wszystkich ostrosłupach. Ten ma podstawę w kształcie prostokąta, a reszta to trójkąty. Podstawą ostrosłupa może być trójkąt i wtedy bryła składa się z samych trójkątów. Ale dość dygresji. Wróćmy do graniastosłupa. Podstawa trójkąta, B, ma długość 7 a jego wysokość, H, jest równa 3. Wysokość graniastosłupa, L, wynosi 4. Jaka jest objętość graniastosłupa? Podstawa trójkąta ma długość 7. Piszemy B jest równe 7. Wysokość trójkąta wynosi 3, czyli ten odcinek oznaczony h ma długość 3, a wysokość graniastosłupa jest równa 4. To ten odcinek. Graniastosłup leży, a nie stoi, więc to raczej długość, nie wysokość. W tej sytuacji musimy zacząć od obliczenia pola tego trójkąta, który jest podstawą grania stosłupa a następnie pomnożyć to pole przez wysokość grania stosłupa. Objętość wynosi więc pole tego trójkąta, zakreskuję go na różowo. Wzór na pole trójkąta to 1 druga razy podstawa razy wysokość. Więc ten zakreskowany obszar będzie równy 1 druga razy podstawa razy wysokość. I teraz trzeba to pomnożyć przez wysokość grania stosłupa, która wynosi 4. Mnożymy to wszystko przez 4. Przez tę wysokość. I otrzymujemy 1 2 z 4, to 2. Te dwie liczby można skrócić. Teraz 2 razy 3 to 6, 6 razy 7 to 42. Gdyby w zadaniu podano jednostki, otrzymalibyśmy w wyniku jednostki sześcienne. Zróbmy następne zadanie. Na rysunku przedstawiono sześcian. Jeśli długość każdej z jego krawędzi, x, wynosi 3, jaka jest jego objętość? Wszystkie krawędzie są równe i mają długość równą 3. Ta krawędź ma długość 3, ta też ma długość 3. Wszystkie krawędzie mają długość 3. Jest to więc podobne zadanie jak poprzednie, tyle że prostsze. Najpierw musimy obliczyć pole tej ściany. To łatwe, bo mamy do czynienia z kwadratem. Pole prostokąta to podstawa razy wysokość, a w kwadracie te długości są takie same. Zatem objętość równa się... pole tej ściany, czyli 3 razy 3 razy wysokość sześcianu. Albo głębokość, można to nazwać różnie. Głębokość też wynosi 3, więc razy 3. Otrzymaliśmy 3 razy 3 razy 3, czyli 27. Jeśli znacie już potęgowanie, zauważycie, że to 3 do trzeciej potęgi. Albo, jak się potocznie mówi, 3 do sześcianu. Właśnie dlatego, że aby obliczyć objętość sześcianu, podnosi się długość boku do trzeciej potęgi. Po jednej potędze na każdy wymiar. Szerokość, głębokość, a właściwie wysokość i długość. 3 x 3 x 3